Stacji. No, na, na no, telefon, bramę. No, nie, nie okay. włączyła się? na że otwieramy nie Telefon dał mi to zrozumiałeś. Co? drugi dwa. A, łukasz leci? Czekaj, nie, musisz, czekaj, on no mi teraz, teraz, nie, nie, słyszymy nie, To nie, na gadu, na... No, w nie, dobrze, dobrze. No, tak? nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, na Dobrze, nie, Maski musi Cię na trasę 12 w kierunku Lublina Wypadek drogowy Dobra i? Czekam na muzie, bardzo się po dojedziesz, to Jesteś, to jest. Dobra. Jest. Jest. jest auto. Czekaj. Dobra. Co? że chwilę przed moim zatrzymaniem, tak? Od razu tutaj z tak, to w ogóle się nie ruszała. Słuchaj, ciężki sprzęt musi przyjechać. Cześć Dominik, słuchaj, jest wypadek przed MOPem, e, jakbyś mógł chłopaków wysłać albo gdzieś kierować się na objazdy, bo się blokuje. Tak jest zablokowana, bo jest osoba śmiertelna, jest potrącona pod tirem. Dzięki bardzo, trzymaj się. Ona ma głowę pod bałem. Co? Ona ma głowę tutaj pod bałem pod tym, pod... Dawaj Do, te, yy... Luszki. Luszki. Do samochodu idziemy. Do samochodu. jak to tam robione? Co? Co? Co? Co tu idzie To nie mała, to, to nie licznie jest 266.